Ocet jabłkowy to całkowicie naturalny środek wspomagający odchudzanie, pomagający w zrzucaniu kilogramów, stabilizowaniu poziomu cukru we krwi i wielu innych korzyściach zdrowotnych. Uwielbiany przez wiele najpiękniejszych celebrytów na świecie ocet jabłkowy to ocet wytwarzany z jabłek cukru i drożdży. Tradycyjnie używano go w sosach sałatkowych, aby zachować żywność oraz zwalczać kaszel i przeziębienia. Niedawne japońskie badania wykazały, że ocet jabłkowy pomaga w utracie wagi prosząc dwie grupy ludzi o wypicie płynu raz dziennie. Ci, którzy wypili ocet jabłkowy cydr stracili na wadze cale dookoła tali i mieli niższy dni, a ci, którzy piją 30 ml dziennie tracą 3,7 funta. Przy tak wielu różnych płynach może być mylące wiedzieć, który z nich kupić, ile konsumować i jak to działa. Jak to działa? Według badań jabłkowy osiąga utratę wagi poprzez wspomaganie stabilizacji poziomu cukru we krwi. Ustabilizowanie poziomu cukru we krwi prowadzi do regularnego zachowywania wzorców odżywiania i może zatrzymać łaknienie lub pragnienie jedzenia więcej niż jest to pożądane w ciągu dnia. Ocet pomaga również w utracie wagi dając uczucie pełności po posiłku i utrzymując się w pozycji roboczej lub sięgając po przekąskę. Szwedzkie badanie wykazało, że kiedy ludzie spożywają ocet jabłkowy z posiłkiem czuli się zadowoleni niż ci, którzy tego nie robili. Ocet jabłkowy jest również znany z przyspieszenia metabolizmu i działa jak naturalne tłumienie apetytu utrzymując pragnienia śmieciowego jedzenia w zaciszu i przyspieszając utratę wagi. Jak tego użyć? Aby uzyskać optymalne wyniki odchudzania przy użyciu octu jabłkowego zaleca się pić tylko 30 ml zmieszanego z wodą płynu dziennie.